skończyć z muzyką, czy zostać na wieki od pytania mnie męczą ja popełniam błędy, nie chcę cię ranić kochanie, przepraszam, nie chciałem ale nie czuję się wspaniale we wszystkim straciłem już wiarę ale to co robię nie jest adekwatne wybacz Powiedziała tyle, że widzi potencjał ale chyba go zaprzepaszczę pół roku muzyki, a siana wciąż nie ma publikę, straciłem już dawniej niedługo rocznica, już druga kanału a piosenki nadal chujowe więc nie wiem co robić, boże oni mi mówią, że wszystko już pękło, pękło jak balon na szpilce Wszystkie marzenia potrafię zatopić, zatopić jak słodki w tym winie I nie umiem szukać już winnych, bo sam jestem podejrzewany Zrobiłem dziś zamach na stany, stan jebany, emocjonalny I nie umiem pomagać innym, stałem się egocentryczny Każdy to chciał robić 50, biorę już ket za dogrywki Nie chcę już pomagać innym, bo tylko w środku umieram te wytrzyma, ale czy dusza mnie opuści teraz? Należy do shitu, a może po prostu do gówna Czy jestem artystą, który w swoim życiu próbuje wywalczyć coś tutaj A może po prostu nie jestem raperem I nie umiem śpiewać na majku To byłoby o wiele prostsze, by ci powiedzieć Jak dużo mam żalu Wszystko, co tutaj znalazłem, nie należy do świata Szczególnie mądrych Ta rabka i biznes powoli zaczyna wyżerać mi moje wnętrzności Chcę tylko powiedzieć ci jedno Bo z doświadczenia już wiem doskonale Że im bardziej się angażujesz Tym bardziej boli upadek Moje serduszko nie wytrzyma dłużej, jeżeli to wszystko tak będzie Upadek czy kara, upadek czy kara, fale nie wytrzymam więcej Ja muszę tu zostać na dole, by nigdy nie przestać być sobą, kochanie To wszystko nie jest takie proste, to wszystko nie jest takie łatwe I nie mogę czasem wytrzymać, gdy piszę z kolegą gdzieś na messengerze Bo zazdrość mnie od w żera, ale już nie mówię ci o tym codziennie Bo zazdrość jest początkiem końca i kurwa, ja biłem do sobie do głowy Pamiętam jak mówiłeś o tym, nie ufam ci skarbie do nocy Czy moja